ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły Ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Pytanie o to, kim dla mnie jest Jezus, jest pytaniem fundamentalnym. Odpowiedź na nie wyznacza azymut życia chrześcijańskiego. Słyszymy w dzisiejszej Dobrej Nowinie wiele różnych odpowiedzi. Pewnie każdy z nas mógłby podać własną definicję tego, kim dla Niego jest Jezus. Ewangelia według świętego Mateusza jest swego rodzaju drogą poszukiwania odpowiedzi na to fundamentalne pytanie. I właśnie tu, pod Cezareą Filipową w XVI rozdziale, następuje przełom. Piotr odkrywa i definiuje, kim naprawdę jest Jezus, że jest On Mesjaszem i Synem Boga Żywego. Mesjasz to oczekiwany przez Izraelitów i przez wszystkie inne ludy ziemi przez prawie cztery tysiące lat wysłannik Boga. Król, potomek królewskiego rodu Dawida, który według licznych proroc Starego Testamentu miał przyjść, aby zbawić świat. Czyż nie jest nim Jezus namaszczony przez Ducha Świętego? Nie wszyscy byli w stanie to zrozumieć. Wielu widziało w Jezusie niezwykłą postać, mędrca, nauczyciela, filozofa lub duchowego mistrza, ale nie potrafili w nim dostrzec Mesjasza. A czy ja wierzę, że w Jezusie wypełniają się starotestamentalne zapowiedzi Mesjasza? Czy wierzę, że Jezus jest Mesjaszem, czyli Chrystusem? Piotr określa Jezusa jeszcze jednym imieniem. Syn Boga Żywego. Tytuł Boga lub Syna Bożego nosili zarówno egipscy faraonowie, jak i rzymscy cesarze. Piotr, jak i inni apostołowie wierzą w jednego, prawdziwego Boga, Króla Izraela, Boga Żywego, w odróżnieniu od tamtych bożków, które są martwe i niezdolne do dawania życia. Nazywając Jezusa Synem Boga Żywego, Piotr ma na myśli nie tylko pochodzenie Jezusa i Jego pokrewieństwo z Bogiem, co zresztą również zapowiada Stary Testament, szczególnie Psalm 110, ale przede wszystkim głęboką jedność Jezusa z Bogiem Ojcem, którą widzimy w gestach, czynach i słowach mistrza z Nazaretu. Może nas ogarnąć zdziwienie, że Piotr Pojął tak wielką tajemnicę chrześcijańskiej wiary. Nie osiągnął tego za pomocą sił własnego rozumu, ale było mu to dane z góry, od Boga. Dlatego Kościół naucza, że wiara jest łaską Boga. Jednak z każdą łaską trzeba nam współpracować, aby ona przyniosła owoce. Wiara nierozwijana obumiera. Bądźmy otwarci na łaskę wiary którą dziś daje nam Pan i wydajmy jej dobre owoce w naszym życiu.